Cześć, jestem Mario. Jedyny odporny człowiek na truciznę zawarto w mu humorach. Mieszkam w zamku razem z tą dziwką, która zamierza wziąć ze mną ślub. Nie było lepszego wyboru. Stól pysk. Ła, jestem zły król, kupa i porywam tą dziewicę. Jebie mnie to. Po co ci ona? Nie twoja sprawa. Chodź grzybiaste, lecimy do domu. Tylko mi jej nie zarysuj, bo ci jajce róbę. Mario, Mario. Kto ci to wpuścił? Zły król porwał księżniczkę. Fajnie. Musisz się uratować. Niczego nie podpisywałem. Aby nasze królestwo było bezpieczne. Gówno mnie to obchodzi. I żeby odbył się ślub. W nocha. A co za tym idzie, żeby odbyła się uczta weselna? Ty to masz głowę do interesów, mały kutasopodobny człowieku. Którę do... Którędy iść. Idź w prawo. Tak, ale jak dość dokładnie. Idź w prawo. Aha. I tak, oto nasz przyjaciel szedł po swoją kochaną. Przez rozległe doliny i niebezpieczne przejścia. Nie obyło się bez upadków. Ja pierdolę. Ran? Kurwa mać. Ale w końcu doszedł. Zielone gremlinie, odejmij mi żonę. Dobrze mi tu, nigdzie nie idę. Jakim cudem pokonałeś moją armię? Kilka żółwi na krzyż nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. Coś jak zabranie dziecku cukierka. Albo zabranie hydraulikowi żonę. Tak dokładnie. A więc walczymy. Twoje umiejętności są zbyt mocarne dla mojej osoby. Proszę, pozwól mi odejść. O, o, a, o. Mario, o, ale o, jesteś o, dziki. O, o, Wiem. O, Mario, o, co? O, o, Mario, wstawaj. Czujesz jak staje? A mówiłaś, że nie dojdę. Mario, Mario, Mariam, wstawaj, zesrałeś się. Co? Gdzie ja kurwa jestem? Gdzie jest Blondyna? Co się stało? Po chuj ty jadłeś te grzyby. Mniejsza, nic się nie wydarzyło. W połowie drogi do zamku zjazdu dostałeś. Faza trwa już od dwóch godzin. A tak swoją drogą to ona jest w innym pałacu. 30 mil stąd. Pierdolę to.